Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i być może pamiętasz mój poprzedni filmik, kiedy pożaliłem dzisiaj, się, że po zakupie rejestratora Zoom F8, stojącego tutaj, odkryłem z przerażeniem, że nie mam przyzwoitego mikrofonu typu Shotgun. No, wprawdzie posiadałem dedykowaną końcówkę do zooma, czy zoomów, no ale w przypadku F8 montujesz ją z tyłu urządzenia i jest to problemem z widocznością wskaźników, prawda. No, szczególnie jak jesteś człowiek orkiestra, nie masz nikogo do pomocy aby po prostu śledził parametry dźwięku. No, radziłem sobie tak pośrednio używając mikrofonu Blue Yeti Pro Wymagało to wprawdzie później nieskomplikowanej obróbki dźwięku w moim edytorze ale później jakoś w ten problem ominąłem i wszystko się zrobiło cacy. Natomiast, no, jak rozwiążesz jeden kłopot, z reguły pojawia się inny Ponieważ Blue Yeti Pro kupiłem pierwotnie do transmisji na żywo Jest to mikrofon USB Natomiast, używanie go do innych celów oznaczało ciągłe zmienianie parametrów szczególnie gainu No, albo musiał pasować do transmisji do YouTube'a no albo po prostu musiał pasować ten gain do F8. No, niby nie było to skomplikowane, no ale troszeczkę uciążliwe, ponieważ ciągle trzeba było o tym pamiętać. Natomiast ja lubię mieć tak wszystko, przynajmniej studio, gotowe do natychmiastowej akcji No i nie pozostało mi nic innego, a tylko odwiedzić jeden ze sklepów, profesjonalny z sklepów, konkretnie muzyczny.pl no i kupić Shotgun NTG 3B. Widzisz tutaj opakowanie z tyłu, za moją, że tak powiem, na tej kanapie To B oznacza tylko czarny kolor tego produktu Pewnie skrót od słowa Black I co dostaniesz w pakiecie? A mianowicie dostaniesz jakiś taki uchwyt Osłonę przeciwwieczną, którą tutaj już założyłem Jest to piankowa, ale na, na dwór warto kupić jakiegoś detki tena Wodoszczelny cylinder do przechowywania mikrofonu, być może służyć też może też służyć do obrony przed kimś, ponieważ naprawdę jest to kawał porządnego aluminium Jakaś taka torba, rodę No i taki tam gadżecik, jakaś uszczelka, prawda? Zasilanie jest z Phantom Power Nie ma tu problemu w studio, natomiast no w terenie jakiś problem może Ci to niestety stworzyć Inny RODE NTG4 Plus ma już wbudowaną baterię Z tego, co rozmawiałem ze sprzedawcą, jest to niestety poziom troszeczkę niższy niż NTG3 no, ale tamta bateria zapewnia funkcjonowanie przez co najmniej 150 godzin oraz umożliwia ładowanie przez kabelek USB No, chcę czy nie chcę, na razie będę używał tego NTG3 tylko w moim studio yy, Przy okazji wygrzebałem z moich starych zapasów taki Rode SM3 Uniwersalny uchwyt elastyczny do mikrofonów typu shotgun yy, Kupiłem to jeszcze gdzieś na początku mojej kariery, do zupełnie innego mikrofonu. Konkretnie był to jakiś GVC, GVC typowy do kamer, ale też taki wydłużony, podobny do shotgunów. Tamten już gdzieś posiałem, komuś dałem, no ale uchwyt pozostał. Uchwyt Rode pozostał. Gumki są w nim nawet całkiem rzeźkie. No, nie chciałbym tutaj cię zanudzać jakimiś danymi technicznymi, jest tego pełno w internecie. No, co do y, zalet y, używania sprzętu jednej firmy, no, przynajmniej jedna jest niewątpliwa, że akcesoria kupione wcześniej są z reguły kompatybilne do y, nowszych nabytków. Czyli jeszcze raz y, test mikrofonu Rode NTG3 y, Najnowszy superkardioidalny shotgun NTG3 jest to wynik wieloletniej intensywnej pracy inżynierów Rode, nad profesjonalnym mikrofonem, dedykowanym do broadcastu oraz do zachowań filmowych, który zapewni bezkompromisową jakość dźwięku niezależnie od warunków pracy, przy zachowaniu rozsądnej ceny. No, rozsądna cena 2000 yy, rzeczy typu NTG4 dostaniesz połowę taniej rzeczy typu NTG-8 dostaniesz połowę drożej, także rozsądna cena, tylko jak to mówią, punkt widzenia i rozsądnej ceny zależy tylko od Twojej kieszeni. Teraz zmieniam mikrofon, porównujemy Blue Yeti Pro Zastosowanie nowatorskiej kapsuły pojemnościowej typu RF-Biased czyli z NTG-3 idealny mikrofon do realizacji różnych nagrań od ujęć w idealnych warunkach atmosferycznych do ponagrania wykonywane przy dużej wilgotności powietrza, które są niemożliwe do zrealizowania za pomocą czy przy pomocy typowych mikrofonów z kapsułami typu dc jest. Dopełnieniem dużej odporności nowego Shotguna Roda na wilgoć jest niezwykle niska waga 163 gramy trwała antyrefleksyjna budowa, niewiarygodnie niski poziom szumów własnych 13 dB oraz wysoka odporność na zakłócenia pochodzenia mechanicznego. I wszystko to czyni z nowego rodzaju NTG3 doskonały mikrofon do wszelkich profesjonalnych zastosowań audio-video. Do mikrofonu dołączono specjalny cylindryczny aluminiowy case, umożliwiający wygodny i bezpieczny transport oraz przechowywanie NTG-3. No i teraz dla kontrastu jeszcze paręnaście sekund dźwięku z kamery Nikon, z której tu nagrywa Nikon D7200 i przy użyciu zewnętrznego RODE VideoMic X. Lubię takie testy z kamerą, wtedy trudno nie zauważyć różnicy w jakości dźwięku. Chociaż starałem się zrobić jakieś porównywalne warunki nagrywania. Głośność mikrofonu obniżyłem tam do 5, natomiast tutaj podniosłem o 20 dB, prawda? No i mam nadzieję, że jakąś różnicę zobaczysz. I w zasadzie to jest koniec testu. Mam taką cichą nadzieję, że zauważyłeś różnicę między Blue i Pro a Roda. NTG3 yy, No, mam też nadzieję, że zauważysz tą różnicę na YouTubie yy, Ja tutaj odsłuchałem to potem odsłuchałem to potem na moim yy, sprzęcie, na, na, na moim edytorze dźwięku. Wydaje mi się, że NTG3 jest troszeczkę lepszy przynajmniej w moich warunkach, no ale nie jestem profesjonalistą, także czasami można i dobrym sprzętem, dobrym mikrofonem skopcić dobry dźwięk, prawda? No tradycyjnie, jak masz swoje jakieś doświadczenia z tym czy jakimś innym sprzętem, opisz to w komentarzu poniżej. No wprawdzie na YouTube problemem może być ta kompresja dźwięku, ale wiesz mi postęp idzie do przodu, polepsza się jakość filmu to i sam, to, to samo dotyczy dźwięku, i czy to się YouTube'owi podoba, czy nie podoba wszystko to idzie do przodu. Nie wierzysz, po prostu spójrz na jakieś moje pierwsze produkcje na tym serwisie czy jakolwiek produkcje sprzed 7-8 lat, porównaj z dzisiejszymi będziesz dobrze wiedział o czym mówię. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Do zobaczenia w moim kolejnym wideo i jeszcze raz powtarzam, był to test Rodę NT, NTG3B yy, yy, tutaj wideo Stereomic X, Zoom F8 oraz Blue Yeti Pro. Także bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.